Oblicz wynik działania 0 plus y plus minus 7. Dla y równego minus 3, y równego 0 i y równego 7. Policzmy wynik tego działania dla y równego minus 3. Mamy wtedy 0 plus minus 3. Taką wartość ma teraz y. Plus minus 7. Ani dodawanie, ani odejmowanie zera nie zmieni wartości. Możemy je więc ignorować. To będzie dokładnie to samo, co. Minus 3 plus minus 7. Minus 7. Zmienię kolor. Minus 3 plus minus 7. Mógłbym narysować oś liczbową do pomocy, ale nawet bez niej widać, że jesteśmy 3 poniżej zera i przesuwamy się o dalsze 7 w lewo. Skoro jesteśmy 3 na lewo od 0 i idziemy 7 w lewo to dochodzimy do 10 na lewo od 0, czyli do –10. Narysujmy jednak oś liczbową. Lepiej na niej wszystko widać. Tu jest 0. Zaczynamy od –3 i dodajemy –7. Zaczynamy od –3, to nasz punkt startowy. Do tego dodajemy –7, czyli przesuwamy się o 7 w lewo. Dodajemy –7. Jaka jest długość tego odcinka? Wartość bezwzględna –7 to 7. To długość tej strzałki w lewo. Natomiast długość tej strzałki to wartość bezwzględna –3, czyli 3. Jesteśmy 3 na lewo od zera i idziemy 7 dalej w lewo. Dojdziemy więc do 10 w lewo. Znajdziemy się 10 na lewo od zera. Długość tej łącznej strzałki jest równa wartości bezwzględnej minus 7. Może róbmy to w ustalonej kolejności. Długość strzałki to wartość bezwzględna minus 3. Muszę pilnować kolorów. Wartość bezwzględna minus 3 plus wartość bezwzględna minus 7. Ale jesteśmy na lewo od zera, więc trzeba dopisać minus. Czyli minus 10. Jeśli znaki obu liczb są takie same, wystarczy dodać wartości bezwzględne. To nam daje łączną odległość od zera, przy czym pamiętamy, że w lewo. Wynik to –10 dla y równego –3. Policzmy to samo dla y równego 0. Gdy y równa się 0, wyrażenie przyjmuje postać 0 plus 0… bo teraz y równa się 0… na niebiesko. …plus 0… plus minus 7. 0 nie zmienia wyniku dodawania, więc wszystko bardzo się upraszcza. Te zera ignorujemy, więc wynik to –7. Ostatni przypadek. y równa się 7. Wyrażenie ma teraz postać 0 plus… y równy 7, 0 plus 7 plus minus 7. Można to zrobić dwojako. Można uznać, że dodawanie liczby ujemnej to odejmowanie dodatniej. Wtedy da się to zapisać jako 0 plus 7 minus 7. Dodać minus 7 to jest to samo, co odjąć 7. 0 ignorujemy, więc to się równa 7 minus 7, czyli 0. Można też inaczej, na osi liczbowej. Narysujmy oś liczbową. Tu jest 0. Zaczynamy od 7. Zaczynamy od 7. Jesteśmy 7 miejsc na prawo od 0. I do tego dodajemy –7. Dodajemy –7, czyli przesuwamy się o 7 miejsc w lewo od bieżącej pozycji. 7 w lewo, z pozycji 7 w prawo. Wracamy zatem na 0. Wynik wynosi 0.